Za chwilę rozpoczniemy manewr w łuku, należy przejechać ciągiem do garażu, z garażu numer 1 do garażu numer 2. Następnie po zatrzymaniu się w garażu wracamy z powrotem i zakończamy manewr z powrotem w garażu numer 1. Musisz tak, przed ruszeniem zająć miejsce w pojeździe, przygotować się do jazdy, ustawić fotel, lusterka, zapiąć pas bezpieczeństwa. prawda. No i przed ruszeniem należy spojrzeć w lewo prawo przez prawe ramię do tyłu, w szybę, to jest rozpoznanie i ruszasz do przodu. Mhm. Kusantka zajęła miejsce w pojeździe, następuje przygotowanie się do jazdy. Czyli sprawdza, sprawdza, ustawia fotel, ustawia lusterka, zagłówek, następnie zapina pasy, odpala pojazd i rozpoznanie, tak, czyli w lewo, w prawo przez prawe ramię do tyłu w szyby i rozpoczynamy ruszanie. Udaje się do garażu numer 2. Tutaj należy pamiętać, żeby trzymać się bliżej lewej strony, tak żeby wprowadzić auto mniej więcej na środku garażu i zatrzymanie przed słupkiem, tak, żeby auto wjechało poza linię, żeby nie wystawało zderzakiem poza linię. Następnie powrót do tyłu, lusterko przy drugim słupku. Obracamy kierownicą w prawo. W momencie kiedy auto wyprostuje się na łuku, wracamy tą kierownicę jeden pełen obrót w lewo. No i obracając się przez prawe ramię do tyłu, obserwujemy wjazd do garażu. Podjeżdżamy w miarę możliwości jak najbliżej słupka, tak żeby auto zmieściło się w garażu i zatrzymujemy. Zabezpieczamy hamulcem ręcznym i to jest zakończenie manewru prawidłowo. Super. Dobrze Agnieszka, przejechałaś prawidłowo, trzymałaś się blisko przy łuku Lewej strony, czyli wjechała się prawidłowo na środek, następnie powrót do tyłu, obrót kierownicą przy drugim słupku w momencie, kiedy znalazło się lusterko, wyprostowanie na łuku pojazdu i powrót do garażu, zatrzymanie, zabezpieczenie pojazdu hamulcem ręcznym i koniec manewru. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo.